Witam na kursie programowania. Jeśli nie uczyliście się informatyki, może zastanawiacie się, czym właściwie jest programowanie. Gdy piszemy program, dajemy komputerowi serię poleceń, które wyglądają jak jakiś dziwny angielski. Można porównać komputer do posłusznego psa, który słucha poleceń i robi wszystko, co każecie. Co jest świetnego w programowaniu? Zależy, co wy uważacie za świetne. Programowanie przydaje się do prawie wszystkiego. Program kieruje robotem, który opiekuje się pacjentami, oraz prowadzi roboty, moje ulubione, jeżdżące po Marsie i szukające wody na powierzchni. Samoprowadzącym się autom programy mówią dokąd skręcić, a to dość ważne. Lekarzom pomagają leczyć, bo przetwarzają mnóstwo danych medycznych. Programy to także wesołe gry: Doodle Dump, Angry Birds czy Minecraft. Dzięki programom Pixar produkuje świetne trójwymiarowe animacje, a filmy takie jak Harry Potter zachwycają efektami. Który film lubicie? W produkcji na pewno pomógł komputer. Programy są w stronach i aplikacjach, których używacie codziennie, takich jak Google Maps, Wikipedia i YouTube. No i oczywiście Khan Academy, gdzie jesteście teraz. Tutaj dowiecie się, jak pisać programy w JavaScript, by tworzyć rysunki, animacje i gry. To przygotuje Was do realizacji wszystkich pomysłów. Wiem, trudno Wam zrozumieć, co łączy program do rysowania z programami do obsługi robotów lub leczenia. Wierzcie lub nie, tych samych podstawowych pojęć używa każdy programista w każdym programie. Gdy opanujecie JavaScript, łatwiej Wam będzie przyswoić inne języki programowania. Musicie tylko oglądać dalej.